Siema, jestem Janek, zapraszam do prestirowego kurnika ku Kuku, kukuryku, kawut zrobili dziś Tusiku, kuku, kukuryku! kukuryku! kukuryku! Ko koryko praat ko ko koryko. Kawód zrawiedziesz tu siko ko ko będzie rabił Kobut pieje nad wysiami, zniesie jajka miami, miami, kogut to krój miejscowości, każda kura mu zazdrości w wykurniku, mało miejsca kura, zero podejścia, jajka kury będą pycha, za jedno jajko jedna dycha. Kuku kuku ko reko kagu zrabiti sushi kuku kuku kuku reko kagu zrabiti sushi kuku kuku reko kuku kuku reko kuku kuku reko kuku kuku Gdy wejdziesz na teren koguta, śmierć ci w łeb zapuka. Bo tylko kogut tak stuka Tylko kogut tak stuka Kuku, kukuryku ku, kogut zrobi dziś tusiku kuku, kukuryku ku, Kogut zrobi dziś tusiku, będzie robił pikumiku kuku kukuryku ku, jak ku kukuryku ku, Kogut zrobi dziś tusiku kuku ku kukuryku ku, Kogo zrobić dzisiejszusiku? Będzie robił wikuniku. Kuku, kuku, Kogo kuryku. Kogo zrobić Będzie robił wikuniku. Kuku, kuryku. Lilianek! Pamiętaj. Nigdy nie. Zadzieraj z kogutem. Kukuryku! Siema, jestem Janek. Zapraszam do prestiżowego kurnika.